Smutna żaba! Smutna żaba! Smutna żaba! Ja yeah. smutna żaba, wbija tutaj niczym zielona robucha z kosza ducha Zapierdzała berbelucha w nocha to jest za ta żaba, co tak trwa? No mi brachu, brachu po fachu Zjara się po fusie Zawróż mi z tych Jesteś odkarmiona Umiesz czarować mnie Kiedy żaba spina się Zielona Żababa Zielona Żabka kurwa tobie żabka mała, która miała dużo jelonego płynu w nosie Ale nie wiedziała, jak to się pozbyć, więc pomyślała O, domestosie, się w nosie, w nosie, w nosie Domestosie, co się dzieje wtedy, kiedy wóz koszała leje Gdy dostaje domestosu troszkę, nie wiadomo, nikt tego nie zrobił Zapytaj, żabki, ona to zrobiła po kryjomu Zielona żaba, zielona żaba Zbietna żaba, ci je Żaba zielona Jerej kum kum chom ha Chibko Hej Niezany za długo się Ale mam cię wysoko na slapis Skąd to wzięło się? Nikt o tym nie wie Czemu tak się stało? Byłem może w potrzebie Żeby wysłać sobie snapa tu Ta taka bało lata hey. Co tam? Co tam? Jumie w desku, elo Jeno ziomal żaba Braza baba baba Baba Do lekarza lekarz też baba o chuju drogi Co się stanie, gdy rozmroże pierogi, nic się nie stanie, obiad powstanie i drugie śniadanie też będzie pierogarnie BOOM! it's so